Magiczne rękawiczki. Pralnia chemiczna. Dzień dobry, Mistrzu. Powodzenia na przedstawieniu. O, właśnie. Chciałbym, żebyście przyszli z mini. O, serio? To zaproszenie dla was. Dziękuję. Do zobaczenia wieczorem. Nic tym razem nie pomieszałeś, prawda? O, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. nie. Zostajesz sam, bo idę mini na przedstawienie. Masz pilnować domu, jasne? I pamiętaj, nie rzucaj się na jedzenie, nie oglądaj telewizji i żadnych rozmów zamiejscowych, rozumiesz? Dobra, to do zobaczenia! Karma dla psów Kanał. Dziś wybierzemy się do Kotmandu. Jak usmażyć kotlety? Kotka na gorącym blaszanym dachu. Zapraszamy na film Kot w butach. Noc magii z magiczną myszą o siódmej w teatrze. Przepraszamy, połączenie z dalmacją nie może być zrealizowane. Sprawdź czy dobrze wybrałeś numer i zadzwoń jeszcze raz. <śm> <śm> <śm> <śm> Oh, Woo! Dzielny agent pies. Produkcję psa Pluto. Nowy program marki klapsów. Pies. Nowy rekord Miki. Pluto. Magiczna mysz. O, o, o. O, Mam dzisiaj sztywne palce A, e, może przejdziemy do piłowania pudła Ojej Kocharzy z co to mamy? dajcie pieniądze Ej, ale kicha Co za straszny wieczór Zdarza mi się to pierwszy raz Chwileczkę. To nie są moje rękawiczki. Ja i Miki nosimy takie same rękawiczki, ale gdzie są teraz moje? Remiza strażacka numer 2 na scenę. Występuje teraz magiczna mysz. wróciły. A teraz ostatnia sztuczka. Wyciągnę królika z tego cylindra.